Ciekawe zapytanie mojego widza, internauty, który utracił prawo jazdy kategorii B Czy będzie przechodził badania okulistyczne w kierunku tzw. wrażliwości na olśnienie oraz tzw. widzenia zmierzchowego Jak również, czy brak widzenia przestrzennego, inaczej zwanego stereoskopowym lub obuocznym wyklucza go z tej kategorii prawka amatorskiego Szanowny Panie Doktorze, w następny wtorek wybieram się na badania lekarskie do WOMP-u Po zabraniu prawa jazdy za alkohol, także kierowcą, gdzie nie wiadomo o co chodzi, z reguły chodzi o jazdę po alkoholu Zastanawiam się, czy będę musiał przechodzić badania okulistyczne w ciemni i na stereometrze Dodam, że musiałem wykonać również badania psychologiczne, które zrobiłem prywatnie Mam zaświadczenie, że widzenie zmierzchowe i wrażliwość na ośnienie jest w normie Przyznam jednak, że miałem problemy w ciemni i przy ustawianiu tak zwanych patyczków, ale jakoś się udało Zastanawiam się jednak, czy będę musiał przechodzić jeszcze raz to w WOMP-ie, czyli Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy z poważaniem Jestem już wiele lat lekarzem uprawnionym do badań kierowców i, i mogę Ci powiedzieć, że obecne przepisy Yy, które zawierają wymagania zdrowotne do kategorii amatorskich PRAWKA nie zawierają potrzeby posiadania prawidłowego widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na ośnienie. Również widzenie obuoczne, oczywiście pod pewnymi warunkami dotycz dotyczącymi ostrości wzroku, pola widzenia itd., itd. nie jest wymagane, także tego co się internauta obawia najbardziej widzenie stereoskopowe, przestrzenne czy inaczej obuoczne pod pewnymi warunkami, nie jest wymagane I dotyczy to również sztandarowej kategorii jaką jest kategoria A, motocyklowa I dla tej kategorii, jeszcze do niedawna wymagano idealnego wzroku Oznaczało to również, yy, że jak miałeś brak widzenia obuocznego to traciłeś yy, prawko I również to prawko traciło wielu motocyklistów na badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Oczywiście przy okazji jazdy za alkohol przy okazji badań za jazdę po alkoholu. Także w tym przypadku tutaj według mnie mój widz za bardzo się zamartwia swoją wadą wzroku, aczkolwiek jest to o tyle zdrowy objaw, że niestety ostrożności podczas badań lekarskich za jazdę po alkoholu nigdy nie jest zbyt wiele, czyli jeżeli na przykład masz jakieś problemy jednak z ostrością wzroku, pójść do tego okulisty, dopasuj okulary tak żeby w WOMP-ie coś nie wyszło jak że tak powiem zając z kapusty, prawda, czy jak królik jak Filip z konopi Także na tym kończę, jeżeli to wideo Ci się spodobało coś Ci wyjaśniło, daj lajka, like daj kciuka i do zobaczenia w następnym filmiku Mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia